Witam Państwa serdecznie na 32. Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 14 grudnia 2020 roku. Szanowni Państwo proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze tak Pani Kamila. Pani Ania Klepacz. Widzieliśmy Panią Anię, teraz nie, nie widzimy. Pani Beata też. Widzimy, że próbuje się połączyć, ale nie widzimy. a no, kworum mamy. No to... W związku z tym stwierdzam kworum, otwieram 32. sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim rozpatrzenie projektu uchwały pod punkt A. W sprawie uchylenia uchwały nr 30, łamane przez 145, łamane przez 08 z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotlinnej Jeleniogórskiej. W podpunkcie b w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziałów przez Gminę Miejską w Kowarach, przez Gminę Miejską Kowary w spółce Eko Kowary, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach na rzecz wspólnika spółki. W punkcie c w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i treningowych. W punkcie D w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kowary oraz Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. W punkcie E w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gminy Miejskiej Kowary. W punkcie F w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok. I w punkcie 6 zamknięcie sesji. Przepraszam, tak, na 2020 rok, tak, w punkcie F w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020, tak jest, na 2021 jeszcze nie mam budżetu i w punkcie 6 zamknięcie, zamknięcie sesji. Ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do proponowego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, i teraz, tak stwierdzam, że Rada Miejska w towarach jednogłośnie przyjęła e, porządek obrad. W związku z tym e, przechodzimy do punktu trzeciego e, pro, proponowanego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu e, uchwał, projektów uchwał i tak w podpunkcie a. To jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 30 łamane przez 145 łamane przez 8 z dnia 9 października 2008 roku. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 30 łamane przez 145 łamane przez 08 z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym uchyla się uchwałę nr 30 łamane przez 145 łamane przez 08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kultury Kotliny Jeleniogórskiej. W paragrafie drugim Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Dołączył do nas Pan Adam. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Stwierdzam tak, że Rada Miejska w Kowarach e, jednogłośnie stosunkiem 10 głosów za przyjęła e, um, uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 30 przez 145 łamane przez 08 z 9 października 2008 roku. Przechodzimy w związku z tym do e, podpunktu B punktu trzeciego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziałów przez gminę miejską Kowary w spółce Eko Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach na rzecz wspólnika. Uchwała była rozpatrywana przez Komisję Budżetową, została pozytywnie zaopiniowana. W związku z powyższym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziałów przez Gminę Miejską Kowary w spółce Eko Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach na rzecz wspólnika spółki. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, wyraża się zgodę... Teraz nie wiem czy to moje echo, czy ktoś coś chciał powiedzieć. Pani Aha, Pani Aniu się włączyła. Na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na odpłatne zbycie 51% udziałów na w Eko, w Eko Kowary spółka z w Kowarach należących do Gminy Miejskiej Kowary o wartości 10 10.200 zł na rzecz wspólnika spółki. W punkcie drugim aktualna wartość minimalna jednego udziału wynosi 100 zł, w punkcie trzecim od, odpłatne zbycie 51% udziałów odbędzie się według wartości wynikającej z aktualnej wyceny udziału. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W paragrafie czwartym traci moc uchwała numer 16 łamane przez 109 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zgody na zbycie udziałów gminy miejskiej, udziałów gminy miejskiej Kowary w spółce Eko Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o potwierdzenie kworum. Panie Przewodniczący, tak? można zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Panie Krzysztofie. Panie Przewodniczący, chciałem pokonać małej korekty od punktu 3. I tutaj będzie tak po mojej korekcie. Odpłatne zbycie 51% udziałów odbędzie się po przeprowadzeniu procedury wyłonienia nabywcy w drodze transparentnego konkursu. To chodzi o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo prawne całej transakcji z perspektywy... No ale, panie Krzysztofie, ale no tutaj nikt nie zakłada, że, że forma zbycia udziałów będzie w sposób nietransparentny przeprowadzona. Przecież to... No to skoro artykuł 50 ustawy o, o samorządzie terytorialnym tak mówi, no to według e, tego artykułu i tej ustawy będziemy będzie pani burmistrz procedować tą e, sprzedaż tych udziałów. Nie, nie tylko chodzi o to, żeby to było zapisane, nie? Panie mecenasie, mam pytanie może pan, czy, czy mamy, y, jesteśmy zobligowani do, y, do, do zamieszczenia takiego wpisów y, w treści tej uchwały, czy nie? Czy jest to ja nie wiem, czy do końca pan, pan Krzysztof, pan radny, pan Miński rozumie, o co chodzi. Zbycie nie będzie następowało w drodze przetargu. Zbycie nastąpi na rzecz podmiotu, który jest wspólnikiem spółki, zgodnie z umową spółki. Ale Albo państwo się decydujecie na to, że robicie to w drodze przetargu, albo się decydujecie państwo, że zbywacie to na rzecz wspólnika. No wtedy nie ma formy przetargu. Aha, no tak, tutaj, tutaj nie ma formy przetargu, tylko to jest zbycie udziałów na rzecz wspólnika, tak, jasne. Wspólnik ma 49 i ma prawo pierwszeństwa do tego, żeby nabyć te udziały. No, gmina proponuje zbyć te udziały temu wspólnikowi. Ewentualnie może, jeżeli ten wspólnik się nie zdecyduje na nabycie, wtedy będzie zbycie, które, się, które nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zarządu mienia państwowego. No, już są szczególnie uregulowane przepisy normatywne nie w ustawie o samorządzie gminnym, tylko w ustawie o zarządzie mieniem, mieniem państwowym. Tam będzie musiał być przetarg, wypełniony podmiot dalej. Ale mówię, no Państwo Tak, tak, jasne. Tu jest na, na sprzedaż na rzecz wspólnika, także to tutaj Pan Krzysztof pomylił procedury Nie pomylił Pan Krzysztof, tylko chciałbym takie zapisy, jeżeli Pan... No ale jeżeli sprzedajemy tylko konkretnemu wspólnikowi, tak, no to to, to, to to nie będzie tutaj jakiegoś przetargu ani procedury ofertowej żadnej. No, no o czym Pan chce? Co Pan chce tutaj do, dołożyć? Ja chcę po prostu w celu prawnego, całej transakcji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Ja przepraszam Panie Przewodniczący, uchwała była omawiana na Komisji Przewodowo-Gospodarki i została zaopiniowana pozytywnie. Proszę tutaj do głosowania. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Proszę Dziękuję. o potwierdzenie kworum. Proszę, proszę, proszę Państwa, proszę Państwa powoli. Musimy. Pan e, Radny Łupiński zgłosił określoną, tak, musimy... określoną 3... poprawkę, więc najpierw musicie Państwo przegłosować poprawkę. E... Szanowni Państwo, w związku z tym, kto, proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zgłaszanej przez Pana Krzysztofa Ubińskiego, która miała, może Pan przytoczyć treść, jak Pan sobie to wyobrażał? Już, już, już nie jak sobie bym wyobrażał, już przytoczę. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia nabywcy w drodze transportu transparentnego konkursu. Dobrze, kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zgłaszanej przez, przez Pana Krzysztofa Łubińskiego? Yy, proszę o potwierdzenie kworum. Tak i proszę o głosowanie. Aha. To co? Podniesienie ręki, panie przewodniczący. Tak, tylko że nie wszyscy yy, zaraz, czy teraz już wszyscy. Zobaczymy, jak damy radę, to zrobimy z, e, e, elektronicznie, a jak nie to przez podniesienie ręki. Damy radę Pani Aniu, elektronicznie? Dobrze, poproszę o potwierdzenie kworum jeszcze raz. Tak i teraz proszę o głosowanie. Jeszcze pani Ania i pan Krzysztof. Nie, my głosujemy teraz za przyjęciem, e, za przyjęciem bądź odrzuceniem poprawki zgłoszonej przez Pana Krzysztofa Łubińskiego. Tak, bo wyświetlił się projekt uchwały. No bo, bo poprawka dotyczy tej uchwały. E, w związku z powyższym stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach odrzuciła poprawkę Pana Krzysztofa Łubińskiego stosunkiem głosów 10 przeciw, 1 za. E, I teraz przechodzimy do głosowania nad e, uchwałą, tak? Proszę, od, nad projektem uchwały. Proszę o pod, potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam jeszcze ktoś jeszcze Pan Adam tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam że Rada Miejska w Kowarach stosunkiem głosów 9 za 1 przeciw przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na odpłatne zbycie 51% udziałów w Eko Kowary, spółka z Kowarach należących do Gminy Miejskiej Kowary e, na rzecz e, wspólnika e, spółki. W związku z tym przechodzimy do punktu C, e, podpunktu C punktu trzeciego, czyli do projektu uchwały w sprawie e, szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, treningowych. Już przytoczę Państwu e, treść uchwały. E, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim i 3. W paragrafie 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i przechodzimy w związku z tym do podpunktu D punktu trzeciego, czyli do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kowary oraz Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. Tutaj Szanowni Państwo przed głosowaniem na temat tej uchwały powiem tak, że uchwała była procedowana przez Komisję Ładu, pozytywnie zaopiniowana. A oprócz tego dzisiaj na Biuro Rady spłynęło pismo Pana Jacka Mardarczyka, które z, z prośbą o odczytanie tego oświadczenia przed głosowaniem co niniejszym, co niniejszym uczynię. Oświadczenie z dnia 14 grudnia 2020 roku. Nazywam się Jacek Marklarczyk i jestem mieszkańcem Kowar. Od roku 1992 wynajmuję wraz z żoną Anną Marklarczyk garas przy ulicy Ogrodowej 38 w Kowarach. W dniu 24 września 2020 roku Złożyłem na ogólnodostępnym Urzędzie Miejskim w Kowarach druku wniosku, wniosek o jego wykupienie. W druku tym zawarte są przepisy prawne, na podstawie których mogę się o to ubiegać. Od złożenia wniosku nie czyniono żadnych czynności w tej sprawie. Po ponad miesiącu pisałem yy, pismem z dnia 28 października 2020 roku, dyrektor ZES wypowiedział umowę najmu garażu, powołując się na uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego u budynku obok garażu przy, pod tym samym adresem. Przed wypowiedzeniem umowy przez wszystkie lata opłacałem regularnie stosowne opłaty. Nie naruszałem żadnych regulaminów, nie byłem uciążliwym sąsiadem, nie użytkowałem garażu niezgodnie z jego przeznaczeniem. O sprzedaż mieszkania zwraca się jeden z radnych miasta Kowary. Czy to oznacza, że aby radny posiadał mieszkanie z garażem, należy wypowiedzieć umowę najemcy najbliższego, e, najbliższego garażu? Czy taka praktyka należy do codzienności w Kowarach? Niech zatem drżą najemcy nieruchomości, o ile w najbliższych okolicach inna osoba zwróci się o wykup lokalu. Celem wyjaśnienia okoliczności wypowiedzenia próbowałem umówić się na rozmowę z dyrektorem ZESK w Kowarach, jednak nie znalazł dla mnie wolnego czasu, a przy rozpoznaniu skargi burmistrz, jak i dyrektor ZESK opisali mnie jako skarżącego, który bez kontaktu od razu składa skargę. Pisma i skargi składałem po Odmowie rozmowy przez dyrektora zesk. Na pytanie do burmistrza z jakiego powodu odmawiam się sprzedaży garażu, otrzymałem odpowiedź, że jestem w okresie wypowiedzenia. I tu um, koło urzędnicze się zamyka. Urzędnicza machina działa. Jaki związek ma kupno? mieszkania w odrębnym budynku z moim wnioskiem o wykup garażu. Wynika z tego, że interes radnego jest bardziej ważny niż dotychczasowego najemcy. Czy brak odpowiedzi na składane pisma i wnioski oraz przewlekanie w czasie bez oznaczonych terminów załatwienia sprawy są metodą na załatwianie sprawy po swojej urzędniczej myśli. Osoby starsze jak wynajmujący garaż obok tego, który ja wynajmuję również yy, yy, Również wypowiedziana umowa najmu wobec woli kupna mieszkania przez inną osobę w odrębnym budynku. Po hmm, odbiciu się od bram zesk i odmowę spotkania powołując się na pandemię koronawirusa są skazane na porażkę wobec urzędników. Czy osoby sprawujące funkcje radnych, czy urzędników pozwalają na pierwszeństwo i specjalne przywileje? Czy może mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś kogoś odbija y, przysługę za inną przysługę, y, przyjmuje korzyści? Myślałem, że Rada Miejska w Kowarach została wybrana przez lokalne społeczeństwo, aby społecznie służyli temuż społeczeństwu. Dawali kierunki rozwoju miasta. Po swoim przykładzie dochodzę do wniosku, że tak nie jest i Rada jest kierowana przez urzędników dla obopólnego zadowolenia i korzystania z dobrodziejstw z miasta tylko dla nielicznych. Oświadczeniem tym zwracam się do Rady Miejskiej w Kowarach do odrzucenia projektu uchwały w sprawie mojej skargi i zwrócenie jej do ponownego rozpatrzenia podpisane Jacek Margolarczyk. Eee, czy ktoś z Państwa ma tutaj coś do dodania, do powiedzenia na, na temat tego oświadczenia? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu eee, Treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kowary oraz Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym postanawia się uznać skargę.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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pan Krzysztof. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach stosunkiem głosów 9 za, 1 wstrzymujący się przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kowara oraz Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. Uważa się skargę za bezzasadną. W związku z powyższym przechodzimy do e, pod punktu e, e, punktu trzeciego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej i Kowary. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru e, obszaru i granic e, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. E, treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym wraz z załącznikami Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od niej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dodam tylko, że treść uchwały była procedowana przez Komisję Oświaty i została pozytywnie zaopiniowana. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. No jak stwierdzam, Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu F punktu trzeciego, do projektu uchwały, w której zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2020. Jest Pani Skarbnik? o dwa słowa na temat zmian. Tak. No. Tak. Witam wszystkich serdecznie. Gmina Miejska Kowary uzyskała zwiększenie subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 39 500 tytułem dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, czyli tak zwany BON 500 plus dla nauczycieli który został rozdysponowany pomiędzy nasze szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące. I to jest główny powód zmiany uchwały budżetowej dokonywanych dzisiaj. Pozostałe zmiany mają, wynikają z bieżącej działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych. Mhm. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym e, przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej. No, dziękuję Pani Burmistrz.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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, stwierdzam, Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok. Szanowni Państwo, tym głosowaniem wyczerpaliśmy proponowany porządek obrad, w związku z tym zamykam 32. sesję nadzwy, nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kowarach. Bardzo Państwu dziękuję za współpracę. Kłaniam się.